Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i ciekawe zapytanie mojego internauty Przeczytam tutaj ładnie Witam, jestem na ostatnim odcinku a w zasadzie na ostatnim roku Liceum Ogólnokształcącego i chciałbym dalej kształcić się na studiach a dokładniej na budownictwie Wszystkie badania zdrowotne mam dobre Jednak nie widzę na jedno oko a na drugie mam wadę minus półtora czy mam szansę na tym kierunku z góry dziękuję za odpowiedź. Szansa na skończenie studiów jest, prawda? Bo nie sądzę, żebyś nie miał takiej wiedzy, która nie pozwalałaby ci skończyć studiów o kierunku budownictwo, natomiast problem pojawia się gdzie indziej. A mianowicie, później będziesz prawdopodobnie pracował na budowie No bo jak budownictwo, to trudno wyobrazić sobie gdzieś indziej I niestety, praca na budowie jest bardzo często związana z pracą z przebywaniem na wysokości powyżej 3 metrów Natomiast, jeżeli masz pracować na wysokości 3 metrów to musisz spełniać warunki zdrowotne do wysokości 3 metrów i powyżej wysokości 3 metrów, a powyżej 3 metrów niestety musisz mieć prawidłowe widzenie obłoczne, przestrzenne czy stereoskopowe, różne nazwy do tego się tego, tego tematu się dotyczą, natomiast trudno sobie wyobrazić osobę, która nie widzi na jedno oko lub prawie, że nie widzi i jeszcze drugie oko ma, że tak powiem w jakiejś korekcji okularowej żeby takie warunki zdrowotne przeszły, także zdecydowanie odradzam spotkałem kilka osób z tak błędnie zakwalifikowanych do tego rodzaju studiów, potem jest problem potem jest kombinacja, no bo na budowę nikt Cię nie chce wpuścić, także być może po skończeniu takich studiów możesz pracować w jakimś biurze projektowym jakaś praca biurowa czy inna, natomiast na prawdziwej budowie gdzie trzeba włazić na drabiny gdzie trzeba łazić po jakichś tam rusztowaniach i tak dalej i tak no, dalej praktycznie odpada także na tym kończę jeżeli cokolwiek masz do powiedzenia w tym temacie, oczywiście zrób to poniżej tego wideo No cóż, takie są polskie warunki Podchodzi to pod prawo pracy tutaj pod kodeks pracy, ten żółty, co widzisz, podchodzi to pod bezpieczeństwo i higienę pracy, także przynajmniej na dzień dzisiejszy w 2015 roku Taki kierunek studiów osoby, dla osoby, która nie ma widzenia obuocznego, która nie widzi na jedno oko, zdecydowanie odradza, także Jeszcze raz zachęcam do komentarza, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, przynajmniej raz na tydzień staram się zrobić jakieś podobne wideo